To już jest taki mały jubileusz, bo jest to piąta edycja Mechanicznej May Night, przy czym w zeszłym roku mieliśmy wersję online, nowej, ale generalnie powróciliśmy już w tym roku do murów Wydziału Mechanicznego i odbywa się to właśnie w tej chwili na Wydziale Mechanicznym. Mamy 8 drużyn po czterech zawodników. Jest to spowodowane tym, że muszą być jakieś ograniczenia związane z tym, że jednak jednocześnie tych zadań nie może być zbyt dużo odbywanych, no bo po prostu technicznie te przejścia muszą być ograniczone czasowo. Nasza ekipa jest akurat pierwszy raz. Uczestniczyliśmy e, już w tym wersji online, ale na miejscu, tutaj na Wydziale Mechanicznym gościmy po raz pierwszy. E, do tej pory sprawdzaliśmy na przykład e, maksymalną moc i prędkość, jaką jesteśmy w stanie osiągnąć na rowerze, na hamowni. To było bardzo fajne. Nawet najciekawsze do tej pory. E, sprawdzaliśmy wytrzymałość konstrukcji zbudowanych z makaronu nie robić tego codziennie, więc też było super. I jeszcze byliśmy w laboratorium biotechnologii. Ile to już było? Kojarzę. I tam sprawdzaliśmy na jaką maksymalną wysokość ciecz dostanie się po rurce na wiertarce. Wybiorę się tu chętnie, jeśli będę miał okazję, jeszcze raz. I można z rówieśnikami fajnie porywalizować, dowiecie się czegoś więcej i zwiedzić. Bardzo fajne laboratoria. Wielkim wyzwaniem fizycznym było na rowerze, a teraz było jeszcze zadanie z rysunkiem technicznym, który bardzo mi się podobało, bo lubię rysunek i to, to było bardzo ciekawe doświadczenie. Usłyszałem teraz, że pobiłem rekord Politechniki w nawlekaniu cieczyni na, na pręt, znaczenie się na wiertawce, trzeba jak najwyższą wieżę otrzymać i podobno ten rekord pobiłem. Na to zadanie jest w miarę łatwe, tylko trzeba mieć na to dobry sposób, przy ściance najlepiej i wtedy cieczyni wspina się po ściance tego naczynia. no Po prostu sposób trzeba mieć.